Budowa centralnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie okolice ulicy Świętokrzyskiej i wygląda to mniej więcej tak koniec czerwca 2013 roku kiedy to metro wybudują, nie wiem, ale wygląda bardzo ciekawie